Siema wszystkim, z tej strony Souli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na którą możecie wbić bardzo duże ilości expa, więc jedyne co musicie zrobić to pamiętajcie o subskrypcji dzwoneczkiem raz łapce w górę i jedyne co musicie teraz zrobić to wpisujemy sobie kod, który widzicie teraz na samej górze na ekranie. I jeżeli już wejdziemy na całą mapkę, polecam oczywiście włączyć na trybie prywatnym, jeżeli sobie już wejdziemy, to wchodzimy sobie tutaj do miejsca i mamy tutaj w tym miejscu XP Shop. Wchodzimy sobie do niego i mamy tutaj bardzo dużo różnych opcji do wbicia expa i naprawdę bardzo szybko to wchodzi. Ale jedyne co musicie zrobić tak naprawdę to bierzemy sobie kurczaka i wychodzimy sobie teraz stąd. Bierzemy kurczaka, wychodzimy sobie go, wychodzimy stąd, bierzemy tego kurczaka na zewnątrz. I zabijamy go w tym miejscu i tutaj dostajemy 3000 aż za kurczaka, więc możemy sobie teraz tak wchodzić i dosłownie jest bardzo dużo tutaj rzeczy, które możemy właśnie zrobić po to, aby bić dużo expa. Ja wam pokażę jeszcze łóżko, ile za nie dostanę. Jak widzicie za łóżko dostajemy aż 13 ekspa, expa, więc naprawdę jest to bardzo łatwe do użycia ta mapka i dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i przydała wam się ta mapka. Widzimy się w kolejnym odcinku, siemano.